Co się wydarzyło 26 kwietnia? Czego ta data jest symbolem? Co upamiętnia? 26 kwietnia w tym przypadku łączy się z rokiem 1945. To moment, w którym 65. Armia II Frontu Białoruskiego pod dowództwem generała Pawła Batowa zdobywa Szczecin, a właściwie zajmuje Szczecin, gdyż Szczecin jest w tamtym momencie niebroniony. Chociaż Szczecin był twierdzą od 20 marca. Jest to moment, w którym Również ze Szczecina dzień wcześniej wyjeżdżają władze niemieckie, wyjeżdża Gauleiter Franz Schwede Coburg. I właściwie mamy do czynienia z momentem, w którym pojawia się koniec niemieckiego władztwa w Szczecinie i w okolicach Szczecina. To moment, w którym rozpoczyna się taka wielka gra polityczna o Szczecin, o polski Szczecin. Wejście radzieckich wojsk do Szczecina było poprzedzone walkami z Niemcami. Jak one wyglądały i dlaczego w końcu wojska radzieckie weszły do Szczecina? 26 kwietnia wojsk niemieckich właściwie w Szczecinie już nie ma. Armia Czerwona zajmuje Szczecin bez walki, ale oczywiście walki wcześniej trwają w okolicach Szczecina i one trwają właściwie od początku marca 1945 roku. Bardzo duże starcia Olbrzymi nakład sił zostaje włożony w zdobycie przyczółka pomiędzy Gryfinem a Dąbiem. Później w marcu będziemy mieli do czynienia z początkiem operacji berlińskiej i również to będzie wiązało się z zdobyciem Szczecina. Najpierw będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której zdobywa się przyczółki na międzyodrzu, zdobywa się autostradę, zdobywa się odrę zachodnią i to jest moment, który uruchamia możliwość wejścia do Szczecina. A więc Samy w samym Szczecinie nie toczą się walki, co jest oczywiście chwalebne z tego powodu, że Szczecin nie został zbytnio zniszczony, ale mamy do czynienia z bardzo dużymi walkami wcześniej, w tygodniach poprzedzających 26 kwietnia. Jak Szczecin i świat wyglądał 26 kwietnia 1945 roku? Szczecin 26 kwietnia był miastem opuszczonym i zniszczonym. Zniszczenia nie spowodowane były działaniami wojennymi, ale poczynione były wcześniej. Pamiętajmy, że od roku 1940 na Szczecin odbywają się naloty alianckie, brytyjskie, amerykańskie. Największe zniszczenia w sierpniu 1944 roku wywołane przez naloty dywanowe właściwie zniszczyły centrum Szczecina, stare miasto szczecińskie, a więc jest to miejsce bardzo dużych zniszczeń. Wyludniony jest Szczecin ze względu na to, że ludność Szczecina opuściła to miejsce wcześniej. Mamy do czynienia w tamtym momencie z około sześciotysięczną grupą Niemców, kilkuset osobową grupą robotników przymusowych, między innymi Polaków, którzy w tamtym momencie autentycznie zostali wyzwoleni. Świat, świat wygląda w tamtym momencie tak, że czekamy na zakończenie II wojny światowej, II wojny światowej w Europie. 30 kwietnia samobójstwo popełnia Adolf Hitler, za chwilę zostanie zdobyty Berlin, a 8 maja podpisana zostanie kapitulacja Niemiec hitlerowskich. Co stało się po 26 kwietnia? Czy od razu było pewne, że tu będzie Polska? Przewidywanie, że Szczecin będzie polski, sytuacja jeszcze sprzed 26 kwietnia, nie oznaczała, że Szczecin będzie polski. 27 zostaje powołany tymczasowy prezydent Szczecina, a więc Piotr Zaręba, 28 przybywa on do Szczecina, 30 na wałach Chrobrego pojawia się polska flaga, i to jest moment, w którym właściwie symbolicznie zaczyna być tutaj Polska. Ale właściwie ta rozgrywka, która rozpoczyna się 26 kwietnia, trwać będzie do 5 lipca. Nie jest przesądzone, że Szczecin w całości, zwłaszcza lewobrzeżny Szczecin, będzie należeć do Polski. To miesiące niepewności, miesiące, w którym działają dwa zarządy miejskie, polski i niemiecki. Te sytuację bardzo dobrze opisuje to, co powiedział Leonard Borkowicz, pełnomocnik rządu na tej ziemię, Piotrowi Zarembię. Jest pan polskim prezydentem niemieckiego miasta, wciąż jeszcze niemieckiego miasta pod zarządem niemieckim. Wszystko rozstrzygnie się dopiero w początkach lipca i wtedy rzeczywiście Szczecin stanie się Polski. Jak z perspektywy tych prawie 80 lat można ocenić tamten dzień? 26 kwietnia to wciąż data, która budzi rozmaite kontrowersje. Wyzwolenie, zdobycie, wszystko to budzi wciąż żywe dyskusje. Moja propozycja jest taka, żeby spojrzeć na tę datę z perspektywy długiego trwania, z perspektywy takiej, że miasto ma kilkaset lat historii, a więc ten 26 kwietnia 1965 roku jest jakimś bardzo istotnym punktem na linii czasu. To jest moment, w którym kończy się niemieckość tego miasta. Rozpoczyna się coś, co jest w tamtym momencie jeszcze nieokreślone, ale co ma oczywiście jakiś punkt docelowy i tym do punktem docelowym jest polskość. Myślę, że nie ma w tym momencie większego znaczenia, że zdobycie miasta, zajęcie miasta wiąże się z Armią Czerwoną. Wymazywanie tego faktu, przemilczanie tego faktu nie ma najmniejszego sensu. Przyjmujmy historię taką, jaką ona była.